Witam serdecznie na moim kanale W dzisiejszym odcinku pokażę jak Sprawdzić w aucie podciśnienie Za pomocą wakuometru I jak go najlepiej podpiąć Żeby było Pomiar był efektywny Także zaczynamy Dzisiaj będziemy bawić się takim czymś Takim urządzonkiem Który pokazuje podciśnienie Trzeba będzie się podpiąć Gdzieś w podciśnienie, które daje Tandemowa akurat w tym aucie Pompa I będziemy się podpinać Tam gdzie jest najwygodniej I najlepiej, chyba już widzicie miejsce Jest to, będzie to gruszka Turbo podciśnienia, bo jest akurat na wierzchu Tutaj sobie pozwoliłem po lewej stronie Odkręcić Obudowę Tutaj podepniemy, trzeba pamiętać najważniejsze Że trzeba podpiąć Wakuometr szeregowo Czyli żeby dalej był obieg a żeby przez Wakuometr też biegło podciśnienie No bo wtedy inaczej nie zmierzymy Końcówkę wakuometru wkładamy Do gruszki, z której, z której ściągnęliśmy Podciśnienie A to, tego węża, którego Ściągnęliśmy z, z gruszki Z podciśnienia Wkładamy po prostu do wakuometru I tak wygląda Podpięte podciśnienie Do silnika, to jest akurat pacjent yy, Audi A4 B5, 2000 rocznik, 1.9 ATJ yy, 115 koni i zobaczymy czy to podciśnienie jest prawidłowe w tym, w tym silniku powinno wskoczyć tutaj do zielonej kreski, powinno trzymać 0.7 no jak odpalę i wzrośnie będzie co chwilę opuszczane, bo wtedy będę Naciskał hamulec i chcę też sprawdzić, czy ta pompa odpowiednio ładuje z powrotem to podciśnienie, które ja opuszczę hamulcem nożnym. U mnie nie dochodzi do pełnego 0,7 Jest 0,6 Prawdopodobnie gdzieś jest nieszczelność W układzie Powinno być tutaj do 0,7 Do tej przegródki Zaraz zobaczymy jak szybko pompuje Po wciśnięciu pedału hamulca Gdzie podciśnienie zostaje wtedy Upuszczone na pompę Bardzo, bardzo powoli rośnie, co utwierdza mnie w przekonaniu. Zgasimy auto. Co utwierdza mnie w przekonaniu, że mogę mieć gdzieś nieszczelność w tym układzie, ze względu na to, że tak jak teraz widzicie, nawet po zgaszeniu auta, to podciśnienie od razu spadło do zera, gdzie nie powinno, powinno jeszcze przez jakiś czas utrzymywać to podciśnienie, dlatego mogę domniemać, że gdzieś jest nieszczelność w tych przewodach, będę musiał się temu przyjrzeć w najbliższym czasie. Mogę jeszcze sprawdzić podciśnienie, które idzie nie przez przewody do turbo, które steruje podciśnieniem turbo tylko pokażę wam jeszcze jeden sposób prosty na to jak sprawdzić czy winowajcą jest już yy, pompa tandemowa, która występuje w tym aucie, która jest odpowiedzialna za podawanie paliwa i podciśnienie czy po prostu mam gdzieś nieszczelność w przewodach. Pokażę Wam drugie miejsce, gdzie się mogę podpiąć, które pozwoli mi tak naprawdę sprawdzić, w którym miejscu mogę mieć nieszczelność. Podłączam się, już Wam pokazuję. Tutaj w tym miejscu przewody ściągam ten przewód i podłączam również szeregowo. Staram się podłączyć szeregowo Wakuometr i wtedy odpalę auto i będę wiedział jakie podawane jest wtedy podciśnienie. Zresztą zaraz podłączę, to Wam pokażę. Jestem, jak widzicie tutaj szedł, szedł przewód z pompy hamulcowej. Zawłożyłem go do trójnika, tak jak, pod, jak Wam wcześniej mówiłem, podłączyłem szeregowo, a kabel, który dalej szedł, wkładam do w miejsce, który był przewód z pompy hamulcowej i odpalamy spróbujemy zobaczyć, gdzie tak naprawdę ucieka, czy pompa już jest powoli do wymiany, czy mam nieszczelność na kablach, zaraz zobaczymy Tak jak widzicie, ładowanie. Sorry za przerywane ujęcia, ale mój klekot chciał zabić kamerę i wakuometr. Także jak widzieliście, tutaj bardzo ładnie trzyma podciśnienie. 0,7 praktycznie nie wiem czy widzicie tutaj takie wartości na czerwono są praktycznie 0,7 po wyłączeniu jeżeli tak powinien trzymać przy tym wcześniejszym podłączeniu w przewodach pod turbo tutaj jest bardzo ładnie ładuje praktycznie 0,8 0,9 podciśnienia bara to jest bardzo dobre na hamulce więc jestem pewny że pompa jest dobra muszę tak jak mówiłem wcześniej Zabrać się za, za, za podciśnienie, za przewody, które są odpowiedzialne za podciśnienie do turbiny. Jeśli by u Was występowało niedoładowanie, tak jak u mnie w przypadku tutaj węży podciśnienia do, turbin, do turbiny, to skonsultujcie się z mechanikiem, bo to już jest poważna wada. Takich, takie pompy w sumie drogo kosztują i ciężko je zregenerować, także... Jest to większy koszt, a lepiej, żeby to naprawić niż czasami, żeby się okazało, że nie macie hamulcy i, i, i by były same kłopoty z tego tytułu. Także dzięki za oglądanie, zostawcie subskrypcję, jeśli Wam się podobało, łapkę w górę i zachęcam do komentowania, zadawania pytań. Pozdrawiam i dziękuję.